Gdzie masz robić następne badania lekarskie kierowców po pozytywnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? To pozytywne oczywiście było terminowe. Ale dostałeś wpis, że ponowne badanie w WOMP. I co w ogóle robić w takiej sytuacji? Czy się słuchać tego WOMPu? Czy nie słuchać? Witam, piszę z takim oto zapytaniem jesienią zeszłego roku zostało mi zabrane prawo jazdy na 6 miesięcy, zostałem skierowany na kurs reedukacyjny, badania psychologiczne oraz badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. I do starostwa zaniosłem pozytywne zaświadczenia z kursu oraz badań psychologicznych, natomiast badania lekarskie w WOMP-ie również przeszedłem pozytywnie, lecz dostałem kod 68 oraz termin następnych badań na marzec 2019 w WOMP. Dla przypomnienia, kod 68 to oznacza, że nie możesz używać w ogóle alkoholu, czyli nie masz tego przedziału od 0 do 0,2 promila, prawda? I dwa pytania mojego widza, czy obecnie zanosząc pozytywne orzeczenie lekarskie do starostwa, będę mógł zwrócić się po odbiór prawa jazdy i zostanie mi oddane od razu, czy będę musiał czekać na wydanie nowego rocznego prawa jazdy I jeśli na decyzji piszę, że termin następnego badania marzec 2019 w WOMP, to czy muszę odbyć się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Czy mogę iść do jakiegoś lekarza w moim mieście i starostwo nie będzie mi robiło problemów. Good question. Odpowiem najpierw na pytanie pierwsze no, Prawko tutaj zostanie Ci zwrócone, ale już niestety z tym rocznym terminem ważności no, po coś do tego wąpu poszedłeś i niestety jak lekarz dał Ci na rok, to na dłużej nie dostaniesz i całkiem prawdopodobne, że chwilę będziesz musiał poczekać, bo to nie jest to, że w Starostwie czy w Wydziale Komunikacji Prawa Jazdy, tam ktoś stempluje, jak kiedyś to było, tylko wysyłają oni zapytanie do Wytwórni Papierów Wartościowych, wysyłają Twój wniosek i dopiero ta cała procedura idzie na nowo, prawda? Będziesz tam musiał zapłacić jakieś 100 zł opłaty, jakieś 50 groszy innej opłaty, zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Z doświadczenia 2-3 tygodnie. Oczywiście z doświadczenia moich widzów. Natomiast mam poważne wątpliwości co do tego następnego badania w WOMP-ie, ponieważ tutaj już prawo jazdy odzyskałeś i teoretycznie może sobie iść, gdzie sobie chcesz. Natomiast zacznę od zacytowania przepisu i WOMPy są uprawnione do przeprowadzania badań osób, o których mowa w artykule 75 ustęp 1 i punkt od 3 do 5 ustawy o kierujących pojazdami. I wymienię te trzy punkty. Punkt trzeci jest to osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan Zdrowia. Punkt czwarty, który pasował do mojego widza przy pierwszym podejściu do WOMP-u, czyli kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem. Jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. I punkt piąty. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do jej stanu zdrowia. No, teoretycznie lekarz musiał może mieć tutaj te poważne zastrzeżenia, no ale gdyby miał takie poważne zastrzeżenia, to no, powinien po roku skierować gościa znowu do starosty, prawda? to nie jest tak, że, że to lekarz sobie decyduje yy, czy te uzasadnione, poważne zastrzeżenia do stanu zdrowia są, chociaż teoretycznie to potrafi. P w praktyce to niestety musi być ad decyzja administracyjna starosty skierowania cię na takie badania, czyli lekarz wysyła kwit do starosty. Natomiast w chwili obecnej sytuacją mojego widza będzie punkt drugi, yy, tego artykułu 75 piątego ustępu 1, czyli jest on osobą przedłużającą ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem. Natomiast, jeżeli chodzi o tą nietrzeźwość, to za to został właśnie do WOMP-u skierowany wcześniej i wtedy już sobie do innego lekarza iść nie mógł tylko do WOMPowskiego. I pytanie takie fajne, retoryczne, czy Wydział Komunikacji nie będzie robił mu problemów z innym orzeczeniem, czyli przykładowo ten gość gdzieś tam z Białego Stoku przyjeżdża sobie do mnie do Wrocławia i no powiedzmy, według prawa nie powinien, ale... Na 100% Ci nie potrafię powiedzieć, bo nic mi już tutaj w kreatywności urzędników Wydziału Komunikacji, a w zasadzie Wydziału Komunikacji nie zdziwi, jest 350 powiatów. Co kraj, to obyczaj, co powiat, to jakieś tam miejscowe, powiatowe zwyczaje. No niestety Pani za kontuarem jest trochę ważniejsza na miejscu niż lekarz, powiedzmy tam w innym w województwie. Natomiast jeżeli mimo wszystko nie chciałaby Ci odebrać na przykład ode mnie takiego orzeczenia czy od innego lekarza, to w takiej sytuacji konfliktu interesów po prostu zażądałby od tej osoby stosownego uzasadnienia na piśmie, poprosiłby mu o jakąś podstawę prawną i stosownie do tego coś robił dalej. Ale nie na zasadzie takiej, że coś na gębę, tylko zażądałbym odpowiedzi pisemnej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. W sumie patent wąpowski jest bardzo ciekawy, bo sam bym sobie chciałaby wystawiać przykładowo terminowe prawo jazdy na 2-3 lata z dopiskiem Wizyta w przychodni lekarskiej dr Kraśnicki we Wrocławiu, prawda? Jeszcze raz na tym kończę, jeżeli masz komentarz jakiś do tego wideo, zrób to poniżej, tam są formularze takie do komentów, zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu Gdzie robić prawo jazdy po badaniach WOMP?